Cześć, nazywam się Darek Kaśnicki i w tym filmie opowiem Ci o moim zdaniem najpoważniejszej przeszkodzie, przez którą prawdopodobnie nie nakręciłeś jeszcze żadnego filmiku, yy, lub ośrociłeś dobrze zapowiadający się kanał. Minęło właśnie dość niezauważenie, 3 lata, kiedy odważyłem się po raz pierwszy nakręcić filmik typu Gadająca głowa, czyli ja sam na sam przed kamerą. I wierz mi, było to naprawdę traumatyczne przeżycie, wtedy coś stękałem, kwękałem, tak Bogiem a prawdą nie nakręciłem tego, czego chciałem. A pomimo tego zdecydowałem się i tak puścić ten beznadziejny filmik jako pierwszy na mój nowy kanał Lekarz Medycyny Pracy. No Filmik, który w tej chwili zbliża się coś koło 100 tysięcy wyświetleń. Nie starałem się wtedy być perfekcyjny, chociaż tak w duchu bardzo chciałem, ale poszedłem pragmatycznie. Podjąłem jakąś akcję. W międzyczasie, ku mojemu zdumieniu, niestety zauważyłem wiele ciekawych kanałów, do których się wcześniej zasubskrybowałem, których byłem subskrybentem, wiernym widzem, no, że ich właściciele, tak jak w sumie coś szybko na początku zaczęli, tak jeszcze szybciej skończyli. Z takiej mailowej korespondencji wynika, że ich problemem nie do pokonania stawał się wybór kamery, wybór programu do edycji Pinnacle, czy Sony, czy tam jakiś inny, czy, czy wybór jakichś innych akcesoriów potrzebnych do filmowania. Jeżeli do tego doszła niechcący jakaś krytyka przez internetowych troli, czy jakiegoś tam gościa pretendującego do miana guru, no nagle kończyli oni swoją działalność. Wierz mi, nie ma znaczenia w tej chwili rodzaj kamery jaką chcesz kupić, bo nawet te zwykłe, jakieś internetowe są już w HD. Nie ma znaczenia też czyjaś napastliwa krytyka. No, chociaż na pewno nie poprawi Ci samopoczucie, jak mi nie poprawia, to Tobie też nie poprawi. Darmowy edytor do filmów daje w tej chwili nawet YouTube. Natomiast wszystko sprowadza się do podjęcia jakiejś akcji. Czyli nakręcenia tego pierwszego, nawet tego beznadziejnego filmu, prawda? Później jakoś ulepszasz swój warsztat, dokopujesz jakieś różne gadżety, tworzysz produkt. I w końcu zaczynasz zarabiać jakieś pieniądze. Wejście w wideo marketing pozwoliło mi zwiększyć poziom ruchu internetowego, no a pośrednio moje dochody. I to było wtedy, kiedy tradycyjne strony www zaliczyły mi totalną padaczkę. No jeżeli jesteś tam jakimś znawcą tematu, było to po przejściu pandy i pingwina, czyli nowych algorytmów Google. W zasadzie ruch na stronach tradycyjnych spadł mi czterokrotnie. W moim otoczeniu znam kilku perfekcjonistów i, i w ich mniemaniu jest właśnie jakiś idealny świat, do którego oni uparcie dążą, jakieś takie perfekcyjne rozwiązania różnych problemów, które dopiero wtedy ujrzą światło dzien, dzienne, kiedy tak do końca zostaną dopieszczone, zrobione. Natomiast, jak to w życiu, prawda jest nieco inna, nobody's perfect, nic nie jest idealne. Czyli, jeżeli w tej chwili szukasz bezskutecznie idealnej kamery, to masz jedynie wymówkę do jakiejś zwłoki. Natomiast jeżeli no, guru internetu Cię tam niemile skrytykował, w sumie masz kozła ofiarnego, na którego możesz spokojnie zwalić swoją be bezczynność. Kamery za rok będą jeszcze lepsze, internet wykreuje nowego guru, a Ty dalej po prostu pozostaniesz w punkcie wyjścia. No i oczywiście, nie będąc totalnie w stanie użyć swojej biedzie. Jaki z tego w sumie wniosek? No, po mojemu, tak lepiej skup się na tworzeniu jakichś nowych wartości, w sumie dla ludzi, którzy być może będą kiedyś Twoimi potencjalnymi klientami, jakoś pomogą poprawić Twój żywot. I wierz mi, sam jesteś kowalem swojego losu, godziwe życie jest w Twoim zasięgu, no znam tylko tą historię, że jedynie narodowi wybranemu spadła manna z nieba. Natomiast jeżeli podobało Ci się to wideo, oczywiście daj kciuka do góry, jest tam też opcja udostępnij, czyli możesz udostępnić to wideo na swoim portalu spo społecznościowym. Bardzo chciałbym usłyszeć w komentarzach tutaj poniżej o Twoich początkach, o Twoich wysiłkach, no przebijaniu się przez jakąś niemoc twórczą. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, możesz też oczywiście wpaść na mojego bloga wideomarketing.pl Jest tam ciekawa dyskusja na różne tematy i do przyłączenia do tej dyskusji serdecznie Cię zachęcam.